W tym wideo opowiem Ci o tym, co lubię najbardziej, czyli promocji poprzez YouTube własnego produktu, Twojego ukochanego dziecka, o którym wiesz wszystko. I oczywiście nie będzie to polegało na jakimś nachalnym nagabywaniu telemarketera typu kup moje kolejne główienko tylko jest ono teraz w nowym opakowaniu, ale jakiejś przemyślanej strategii marketingowej, opartej o listę e-mail, no, zakładam warunek sine qua non, że masz jakiś dobry produkt, aby kupujący, czy inwestujący w siebie byli zadowoleni, a później polecali Cię swoim znajomym pocztą pantoflową, co oczywiście z wielokrotni sprzedaż Twojego produktu w przyszłości. No, y, tradycyjnie koniec roku dla mojej przychodni medycyny pracy jest wybitnie tak zwany kosztowy, dochody z badań lekarskich drastycznie spadają, let's face the music, ludzie myślą o świętach, a nie o łażeniu po lekarzach, czy badaniu się do pracy, nawet pracodawcy wolą przyjmować nowych pracowników po nowym roku, jak już zasady podatkowe będą jasne. A dla mnie no niestety, oprócz tych niezliczonych opłat, y, doszedł mi jeszcze remont domu, ocieplenie domu, przekroczyło to za założony pierwotnie budżet, także jak będziesz się remontował, to wiedz mi, że cokolwiek ci budowlańcy nie wyliczą, pomóż razy dwa. No i postanowiłem coś z tym fantem zrobić i wybór padł oczywiście na istniejący już produkt. Wiesz na pewno, jak śledzisz mój kanał, że od kilku lat mam w ofercie kurs internetowy jak dostać się do Policji i bez jakiegoś większego wysiłku yy, sprzedaję około 10 miesięcznie jest y, 10% refundacji, czyli faktycznie około dziewięciu y, kursów No i nie, nie inaczej było na początku listopada, gdzie sprzedałem 7 i chcąc nie chcąc zacząłem te osoby szkolić. Natomiast y, końcem listopada, czyli 26 i 7 wysłałem do listy ogólnej około 5400 subskrybentów maila z zaproszeniem do obejrzenia powtórki hangoutu który wcześniej yy, puściłem studentom yy, części płatnej. No, 5-400, liczba dosyć dobra, natomiast no, część subskrybentów już dostała się do policji, część jest, się nie wysubskrybowała, jest takich mniej aktywnych także trzeba było jakoś tą listę nieco ożywić i zapisało mi się do drugiej listy 270 osób i uznałem to za wystarczającą ilość do takiej kampanii promocyjnej a powtórkę tego hangoutu dla części płatnej potraktowałem jako pierwszą część tak zwanego content i w trakcie hangoutu zadałem jakieś niezbyt trudne pytanie, a każdy kto obejrzał filmik, dostawał automatycznie kolejne szkoleniowe wideo, przydatne oczywiście w dostaniu się do policji. Także wniosek taki, za każdym razem oferuj coś, co da jakąś y, od razu wartość, prawda? co jest od razu y, przydatne. Tytuł był tutaj nieco inspirujący Gdzie się widzisz w policji za 5 lat? Pytanie zadawane do bólu przez psychologów policyjnych i przez osoby rekrutujące, A dla mnie był to element takiego future placement czyli mój widz miał się gdzieś zobaczyć za te 5 lat, a przy okazji jakoś tak y, uruchomić swoją wyobraźnię no i troszeczkę się tam nakręcić. Każdej osobie, która skomentowała ten materiał i poinformowała mnie o tym na priwa, czyli zrobiła ja już jakiś wysiłek, dawałem do zrobienia teścik, podobny mam w części płatnej i jest bardzo podobny do policyjnego. Końcowy wynik tego teściku informował bardzo uczciwie, czy się warto szkolić, czy nie warto, czyli już jakieś ziarno niepokoju zasiewałem. natomiast 2 grudnia wysłałem kolejne wideo, w którym omówiłem znaczenie wyników, a jednocześnie zapowiedziałem wznowienie kursu za 3 dni, czyli 5 grudnia, ale już wtedy pojedyncze osoby zaczęły mnie prosić o przyspieszony dostęp. No i oczywiście trudno było im odmówić. 3-4 grudzień, dwa kolejne szkoleniowe filmiki, typowo oparte na zapytaniach moich widzów. No nie mogłem tych, co chcą coś tam w siebie zainwestować, zostawić w próżni, a jednocześnie te filmiki odpowiadały na wątpliwości związane z zakupem, czyli profesjonalnie, według tej książki mówiąc jest to tak zwane answering objections. 5, 7 grudnia, klasyczny launch ze Scorsity na koniec. I przez te 3 dni, 15 sprzedanych szkoleń. Przypominam Ci, że 10 sprzedawałem zwykle podczas normalnego miesiąca. Nie ma lączu bez launch'u dla spóźnialskich, czy takich wahających się, nie bardzo wierzących w tych, że produkt zdejmujesz z rynku. I 13 grudnia, pamiętna rocznica, wysłałem ofertę zarówno do tych pierwszych, czyli do listy ogólnej, jak i do tej listy 270 osób Wtedy już było troszeczkę mniej, kolejne 6 osób skorzystało. I reasumując tak od A do Z, od samego początku promocji zapisało mi się w ciągu około dwóch tygodni 25 osób, daje to 250% normy miesięcznej, czyli Stachanowiec ze mnie taki, Wincenty Pstrowski, czy tam jakiś inny pracowity człowiek Natomiast, yy, łyżka dziegdziu, oczywiście docelowo musisz odjąć koszty refundacji, no, no niestety, są serial refunders, nic z nimi nie zrobisz, czeka do 29 dnia na 30, ci tam jakiś tam bullshit na uszy nakłada, no ale trudno. Oczywiście, jeszcze jest utrzymanie listy mailowej, no, jest ekspert, z którym tutaj robię hangouty na żywo, są podatki, Mogą być jeszcze większe, tylko się tym pocieszam. No ale bądźmy szczerzy, te dodatkowe pięć cyferek w trzy tygodnie troszeczkę yy, osłodziło mi yy, życie. Nie liczyłem na to, a w zasadzie liczyłem, ale nie liczyłem aż na tyle. I moje rozterki jakoś gdzieś tam yy, znikły. Jako bonus, masz tak zwane lunch echo. Launch Echo, czyli ja wiem, jakby to nazwać. Dużo szumku, o siebie, dużo bazu, prawda? I, I oczywiście dziesiątki zapytań potencjalnych klientów, którzy z jakichś względów w tej chwili albo nie mają kasy, chcą skorzystać z Twoich usług w przyszłości. I bardzo często takie osoby potem się na maile powołują i coś tam od Ciebie kupują. Yy, większość internetowych guru powie Ci, że pieniądze są na liście. No i oczywiście, aby gdzieś te pieniądze były na tej liście, to ten ruch z YouTube'a zamiast na AdSense przekieruj na swoją listę mailową Jak już nawiążesz pozytywne relacje ze subskrybentami? No, to wszystko jest cacy przyzwoite spieniężenie takie jak nawet w tym przypadku zupełnie moich widzów a w zasadzie moich subskrybentów zaskakujące oczywiście Twojego produktu z pieniędzmi nie uważam za możliwe No ale warunek jeden, no, musisz dać jakąś wartościową treść przede wszystkim od razu rozwiązującą jakiś problem, a przy okazji zachęcającą Cię, że u eksperta, u guru dostaniesz troszkę więcej, oczywiście jak w siebie zainwestujesz, także warto mówić zainwestujesz, nie zapłacisz, nie kupisz tylko po prostu yy, zainwestujesz w siebie. No, oczywiście nie wszystko tutaj, co zrobiłem, zrobiłem dobrze. Z braku czasu na szybko wykorzystałem materiał, który był w zasadzie przeznaczony tylko do innego celu. No, ale jak stosujesz podstawowe zasady kampanii typu Product Launch Formula, to raczej ulżysz swojej biedzie, nie będziesz wyciągał łapy do czyjejś kieszeni, nie będziesz widział wisiał u czyjejś klamki, nie będziesz dziadował, tylko po prostu będziesz żył jak człowiek. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak Ty masz jakieś swoje doświadczenia z wykorzystaniem YouTube video do kampanii marketingowych, oczywiście zapraszam Cię do komentarzy pod tym filmikiem. Do zobaczenia wkrótce. Jeszcze raz powtarzam Money is on the list. A jeżeli jesteś zmotywowanym marketerem, masz kanał, YouTube, masz coś wartościowego do sprzedania, a dla ludzi do zainwestowania w siebie, to po prostu tylko sky i the limit.